Dzień dobry, nazywam się Roman Mazowiecki i pomogę założyć Ci sprawę w systemie EZDRP. Sprawa to według mnie najważniejsze pojęcie związane z obiegiem dokumentów. Z tego filmu dowiesz się jak ją założyć zarówno na piśmie wpływającym, jak i z urzędu. W EZDRP założysz sprawę prowadzoną elektronicznie, jak i taką, której akta kompletujesz papierowo. Zrobić to możesz na trzy sposoby. Korzystając z przycisku na ekranie startowym, bezpośrednio z pisem w toku, który znajdziesz na biurku, a także z poziomu zadań nowych lub w realizacji. Zacznijmy od sprawy niezakładanej na konkretnym piśmie, ale tworzonej po to, by kompletować dokumenty, które można będzie identyfikować po wspólnym znaku sprawy. W tym celu klikamy przycisk Załóż sprawę, znajdujący się na ekranie startowym. Wyświetli się okno, w którym należy podać tytuł zakładanej sprawy oraz wskazać jej klasę z jednolitego rzeczowego wykazu akt, w skrócie JRWA. Zawiera on m.in. informacje o tym, w jaki sposób będziesz prowadzić sprawę, papierowo czy elektronicznie, oraz jaka jest jej kwalifikacja archiwalna. W systemie EZDRP możesz wybrać odpowiednią klasę, wpisując jej symbol, hasło lub ich fragment. Jeśli to zrobisz, zostaną wyświetlone pasujące pozycje. Wybieramy odpowiednią z listy. Jeśli nie znasz numeru lub nie wiesz, jak klasa została nazwana, możesz rozwinąć drzewo JRWA, które jest podzielone na klasy rzeczowe. Po wybraniu konkretnej klasy system wyświetli numer sprawy, rok jej założenia, kategorię archiwalną oraz cały znak sprawy. Po sprawdzeniu tych danych klikamy przycisk Zapisz. System przeniesie nas automatycznie do widoku sprawy. Zobacz, tak wygląda sprawa prowadzona papierowo, zwana często w urzędach sprawą czerwoną, a tak sprawa prowadzona elektronicznie, mówimy na nią zielona. Często sprawy są zakładane w odniesieniu do konkretnego pisma, które trafia do nas w ramach zadania. Czasem powstają też na dokumencie, które samodzielnie dodajemy z dysku lub szablonu. W takiej sytuacji, chcąc założyć sprawę, przechodzimy do sekcji biurko w toku pisma. Zaznaczamy dokument i w prawym menu klikamy opcję załóż sprawę. Pojawi się okno, w którym wskazujemy klasę z JRWA i podajemy tytuł sprawy. Całą operację zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Jeśli w tym momencie system wyświetli błąd zwróć uwagę na to czy pismo dostarczone w postaci papierowej na którym zakładasz sprawę prowadzoną elektronicznie zostało zarejestrowane w składzie chronologicznym. Jeśli nie to system nie pozwoli Ci założyć na nim sprawy. Spróbujmy jeszcze raz wybierając pismo zarejestrowane w składzie lub wskazując inną klasę z JDRWA. Teraz wszystko jest w porządku. Trzecim miejscem, w którym założysz sprawę jest strona z widokiem zadania nowego lub będącego już w realizacji. Zwróć uwagę, że dotyczy to tylko zadań do realizacji i do dekretacji. Sprawę możesz założyć z podglądu zadania lub po jego otwarciu. W pierwszym przypadku po zaznaczeniu wybranego zadania w menu widocznym z prawej strony ekranu pojawi się opcja Załóż sprawę. Po wybraniu tej opcji nadajemy sprawie tytuł, wskazujemy klasę z JDRWA i zapisujemy dane. Mamy też możliwość założenia sprawy po wyświetleniu szczegółów zadania. Z tego miejsca możemy sprawdzić szczegóły dotyczące dokumentu, na przykład czy ma on uzupełnione metadane. Wystarczy kliknąć tytuł zadania i analogicznie jak poprzednio wybrać opcję załóż sprawę oraz wprowadzić i zapisać niezbędne dane. Poprawnie zarejestrowaną sprawę znajdziesz w sekcji biurko, w toku, sprawy. Można ją także odszukać w spisie spraw. Jeśli Twoje uprawnienia na to pozwalają, zobaczysz w tym miejscu także sprawy komórki organizacyjnej lub nawet całej jednostki. Wszystkie dokumenty w systemie EZDRP powinny być zaklasyfikowane i zakwalifikowane według JRWA, oraz mieć nadany numer sprawy lub zostać przypisany do dokumentacji niestanowiącej akt sprawy. Tylko takie dokumenty można wysyłać i archiwizować. Do zobaczenia w EZDRP.